No, hello! Tutaj się witam z kolejnej grze na moim kanale. Jest to odcinek z serii... To właściwie nie jest serii, e, tylko już po prostu z luźnych gierek. Um, I witam was w... There is no game. Uh... No... No... No to tyle. E, w każdym razie... Mogę? Okej, okay. w każdym razie, ta gra e, polega na tym... Okej, okay, przepraszam, to nie jest gra. W każdym razie, e, polega to na tym, że musimy wkurzać tego tutaj typa. Znaczy, wkurzać mu na tak. E, I szukać takich rzeczy typu... O, jest! Na przykład... Piek. No i zapisujemy tytuł. No, dokładnie. <grywa> Dobra, teraz odłożymy. Ups. Come on. O, a to coś w rogu się pokazuje. E, dorobię wam na YouTube napisy, gdyby któryś z was chciał sobie odpalić. E, o, w każdym razie do tego co on mówi. Hm, dobra, pocieszyliśmy go, spoko. Cicho. Ja? A tak. Tak, Yes, Tak, tak. no tak. zabawę. tak. Tak, Mogę Tak, tak. Okej. Przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i dziecięcego uśmiechu. <laughs> Niech on tak mógł. O, to mogę... Hmm, <coughs> okej, okay, <Yes, yes>, dobra. <laughs> Spoko. Dobra, te ślubki były dość przewidywalne, że to trzeba po prostu odkręcić. Um... Rozwalam grę. <laughs> There is a... hmm... Ciekawe, co tutaj można ułożyć? Co? G, A, My, E. <śmiech> Atari Breakout, tak! <śmiech> Jezus, to jest prawdziwa, dobra gra. A nie jakieś. nie wiem, asasiny czy inne takie. <śmiech> Oni przyjdą. Kto przyjdzie? Oni mogą cię ten tak... Spoko, dobra. Nie. Dobra, w każdym razie. E... Jest to taka szybka gra. Myślę, że na jedno odc... ci. Nek? Co ci się właściwie stało? Czegoś się robiło? E... A jak on tak mógł. A to wezmę sobie. O, mogę. A, wezmę sobie tą piłkę. No. Nie well. Ups. Ktoś ma koronkę? O-o. Be... Oh, no. Coś się chyba stanęło? No glitche! <laughs> glitches a to my sobie zagramy do końca. Tak, oh, dobra. Think think. What would a developer add to help sell a creation that's full of bugs? I can hmm. think of three things. Gorgeous on hero girls, or ton of zombies and blood, of course. Or um, Okay. <laughs> goat? I don't o, know. Oh coza. You have to try to find one of these things. To Goat Simulator. <laughs> Dobra, to i sobie rozgramy do końca. Na spokojnie. O, dobra. No już, już. O, wygrałem. <grytacja> dobra, teraz coś sobie postawię. E, mówił o kozie, tak? Ups. Ups, dobra. E, just But tak, goat. Gdzie I jest o? To jest. Come on. Goat. Dobra. Ciach. Dobra, było moje cięcie, dlatego że mi e, gra coś i się, bo przysypają, że ją wywali. E, potrzebujemy znaleźć klucz, tak? O, e, co to było? E, nie mamy liter do Oli. No, w podrzewie mogę się spinąć, tak? O, no właśnie. To nic pięknie pasuje. A, te. <grymne> ok. <grymne> Tylko pozazdrościć. Drzewo. Ale takie trochę małe, no właśnie. A. Wait, triła woda, tak? A w tym możemy chyba wodę przenieść. Dokładnie, kurde kozak. Czech? Okej, okay, w ten sposób. Uh, o, większe dżungl, spoko. Lek? No ja nie tlewiłem. Wait, czy to jest teraz napełnione, czy nie? Okej, okay. Szlek. Jeszcze jedno, spoko. Nie! Kolarny blok. Dobra. Um, myślę, że to będzie chyba już ostatni kielich do przeniesienia. Dokładnie. Ciach. Poddawaj. Jezus Maria, wścieknięta. Czego ty chcesz? Może orzech? Jakiś orzech, no. Chcesz orzech, prawda? A orzech powinien być gdzieś, na no, że Jest. <laughs> Okej okay. Mogę coś tak zrzucić? Czy mogę dodać, bo nie wiem. W zasadzie. Nie, musi być rozłupany, dokładnie. To tym. Tak, takiej wysokości powinien się już rozłupać. Jest kazak. Mm. Dobra, dostała. Oddaj klucz. <laughs> Dobra, mamy klucz, super, teraz możemy kozę. Tak, so, dobra. Y teraz ocalimy kozę. nie! On to nie w bliszach, o nie. Ok, rozumiem, że to... Chyba grę skończyłem? Kinda? O, on żyje. I'm alive. Hm. Okay. Ja so sorry. Wybaczymy mu? Nie. To Nie. <laughs> Okej. Okay. Dzięki wielkie wtedy za oglądanie. Krótki odcinek, dlatego że tak czy inaczej przy tych dłuższych większość nie zostaje, jeżeli oglądam jakieś wyświetlenia. <grym> Okej. Okay. Dobra, w każdym razie. E, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. A kolejny planuję, że będzie albo z e, Dead by Daylight wrzucę garanie teamowe. E, albo też może to być załóżmy. W sumie do jej kopii może też być. Dobra, w każdym razie zobaczymy. Zaproponujcie gry, które wy byście chcieli zobaczyć na tym kanale. Najlepiej, żeby darmowe i takie, które mi się pobierą szybko, a nie przez kilkanaście lat będę na nie czekał. Eee, w każdym razie, dzięki wielkie za oglądanie. Na razie i cześć.